Się bać. nic nie może się stać tylko bo wszystkim mieszkańcom Orzysza życzymy dużo miłości przesyłamy wam mnóstwo miłości <głos> do książek Odkąd ja i ty Nie się bać Nic nie może się stać. Kocham Cię Moim kochanym Walentynkom i Walentem z 6 D Od kochanego wychowawcy Udanych Walentynek! Pyśku, niech nasza miłość goreje Niczym ogień, którym kręcimy Słonko, kocham Cię Moc serdeczności dla wszystkich mieszkańców Orzysza Zdrowia Głos szczęścia, radości. A moją walentynką jest cudowna kobieta. Kochajmy się nie tylko od święta. Od mojego dobrego serca życzę miłości i dobrego seksu, bo to takie ważne. Nic nie może się stać. Zawsze razem, ramię w ramię, galaktyki przemierzamy. Paulina, Łukasz, kocham was bardzo. Walentynki, walentynki dla pani, pana, chłopca i dziewczynki. A odtoskamy w smacznej miłości. Kochamy Was holendynkowo. Już nie musisz się bać, nic nie może się zdać.